środka 15.45, już tradycyjnie o tej porze dalsza część bursztynowych opowieści. Myślę, że warto jest kontynuować tutaj temat bezpieczeństwa cały czas przy połowach, bo połowę Bursztynu to jest sport ekstremalny i naprawdę warto jest o tym pamiętać, że, że przede wszystkim bezpieczeństwo, a Bursztyn dopiero w drugiej kolejności mam wrażenie. Więc, więc jedziemy dalej. Tak musz jest potrzebny, tak jak już ustaliliśmy, troszkę przypomnimy o tym, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu bądź dwa tygodnie temu, w zależności od tego, jak ten odcinek poleci. I warto jest, zaczynając, mam wrażenie, trochę poświęcić czasu na to, żeby nauczyć się morza. I z tym jest związane kolejne pytanie. Które brzmi tak kiedy możemy, kiedy możemy dojść do sytuacji że zostaniemy odwróceni w wodzie jaką siłę ma morze? czy wejście po kolana jest bezpieczne albo można bezpiecznie jeszcze po uda jak to się zmienia podczas fal Co to znaczy wysoka fala jako nowicjusz nie mam jeszcze wyrobionego tego instynktu samozachowawczego i jak zobaczę pływający bursztyn to mogę łatwo popełnić błąd który skończy się dla mnie fatalnie. dokładnie Myślę, że znowu musimy to sobie rozbić na kilka grup, bo tych pytań wbrew jest, kilka, jest, jest tutaj yy, kilka. Kiedy może dojść do takiej sytuacji, że możemy zostać odwróceni? Maciej? Zawsze. Zawsze. Tak. Yy, to, to, to znaczy, trzeba zachowywać jeszcze dokumenty. raz, tam, tam gdzie Buruszyń z... się pokazuje najlepiej, yy, to są depki, czyli miejsca, gdzie yy, mam do czynienia z wartkim prądem. I to wyciągającym w morze. I to wyciągającym w morze. Depka w miejscach, gdzie łączy się z ryfami powstają tak zwane kieszenie, czyli dosyć głębokie doły obok tego, prawda? Można się zsunąć w to, wpaść, prawda? I tam, tam prąd jest ten, który między ryfami płynie, bardzo silny, prawda? On skręca i wynosi w morze. To są te niebezpieczne miejsca po prostu i zarazem one, ten. Czy tak daleko się wchodzi, że jest wysoka fala? Co to znaczy wysoka fala? Bo to było to, to pytanie. Jedno z pytań. bo eee, w wysokiej fali przy silnej kontrze się pojawia. Czyli przy silnym wietrze przeciwnym. Fala się skraca i zrobi się wyższa. Ja najwyższą falę, jaką widziałem e, w czasie połowy bursztynu, miała około 3,5 metra wysokości. Mm -hmm. e, dzisiaj jakaś informacja spłynęła gdzieś przez internet do nas o fali... 9 metrów. To absurdalne, prawda? To, to, to, to nie wiem, to długość fali może ktoś się z wysokością, prawda? E, to co ja widziałem, a propos tego, czy wchodzić do pasa, czy do kolan i wysokości fali, no to kolega w sucharze, czyli w tym kombinezanie takim nurkowym, wchodził, można powiedzieć, do pasa. Ale fala była taka, że jak była fala, to przykrywało go w całości, razem tak, z głową. Tak. Tak? Więc e to jest wysoka fala. To jest wysoka fala. Inaczej, ja w najwyższej fali, jakiej łowiłem, to fala chodziła jeszcze pomimo kontry i zepchnięcia niejako jej z plaży. Czyli stawałem od tego miejsca, gdzie się cofała woda, ukazując w całości dno, jakieś 20-25 metrów od tego miejsca, dokąd się woda cofała. I e, woda wraz e, z tak zwanym śmieciem, czyli z tymi patykami, e, z drewnem, e, drewnem dryfowym, e, z bursztynem, podchodziła e, tak niebezpiecznie, że aż nalewała się do woderów, prawda? E, to była wysoka fala, prawda? Ja w żadną wodę nie wchodziłem, ona przychodziła do mnie, prawda? E, e, e trzeba sobie zdawać sprawę, w jakich warunkach łowimy, w której fazie tego. To zależy jeszcze raz od kontry i od powstania fali dennej. Są warunki, jeżeli jest bardzo silny prąd i bardzo, silna, bardzo silne falowanie i bardzo silna kontra, woda cofa się troszkę z plaży, mocno cofa się z plaży, spiętrza się, fala się robi wyższa i w tą wodę się nie wchodzi, ona przy, przy, przychodzi do brzegu i y, y, śmieci już są. Y, przy wszystkich słabszych sztormach prawda? No, wchodzi się w tą wodę, no ale to w granicach rozsądku widzi się tą różnicę między y, y, wysokością fali, a naszym, naszym ubiorem, jeżeli wszedłem po kostki i fala, która nadchodzi przelewa mi się wierzchem, prawda? No to znaczy, nie mam co w to wchodzić jeszcze, prawda? Jeżeli ona się zmniejsza, to znaczy ta, ta, ta granica musimy wybierać. Jeżeli to robimy już po sztormie, no to jeżeli jest martwa fala, no taka gdzieś ta tego, to nasie buja 20-30 cm, prawda? No tak. e, ten, no to... Można sobie pozwolić na głębsze wejście. Na, na głębsze wejście, to... Aczkolwiek z e, mojego doświadczenia też wynika, że w momencie, w którym się w takie drewno dryfowe wlezie, e, coś się zdarza e, i ta fala jest e, jeszcze... Taka właśnie do pół metra, powiedzmy, dochodząca amplituda między najniższą, tak. najwyższą wysokością, to nawet wejście do kolan może spowodować, że jak się noga nam zapląta gdzieś w jakiś większy kawałek tego drewna, to ta fala ma taką moc, że można stracić równowagę. Więc to Przewrócić jest... się po prostu, są uderzenia fali takie, że te... coś jest jeszcze bardziej niebezpiecznego. Jeżeli ten śmieć aż wyszukuje się drewna dryfowego, no przynajmniej ja tak robię, o żeby były jak najgrubsze te czym patyki. Grubsze, ten czy, czym grubsze patyki, tym będą grubsze bursztyny po prostu, no to jest logiczne. Czyli uderzenie jakiegoś kawałka drewna dużego, prawda? Kłody drewnianej, które może nie tylko fala przewrócić, ale ta Kłoda potrafi uderzyć, czy może uderzyć z taką siłą, że może zrobić krzywdę. Jest jeszcze gorsze zjawisko, jak napłynie kra. Oj tak. Kawały lodu. Ja słyszałem, ja nigdy byłem tego o amputacji kończyny przez krę. Nie wiem, czy to jest prawda. Ta opowieść tu krąży na tym wybrzeżu, że, że, że komuś jak nożyce dwie kry e, e, obcięł nogę, prawda? E, e, na ile to jest prawda? Nie wiem, to krążąca e, opowieść tutaj. E, e, e, e, ja... E, Ufiłowałem kiedyś między krawi łowić lodę. potwornie niebezpieczne, zrezygnowałem. Mm -hmm. e, e, łowiłem natomiast wśród takiego też pokruszonych już tafli lodowych, z których powstały takie pływające otoczaki wielkości melonów, o tak powiedzmy, czy arbuzów, prawda? bo to takie jajowate było lód słodki, prawda, Wiślany. I... Te uderzenia, tych te, te, te kawałów lodu były tak potężne, prawda, że... No, jakby człowiek rozpęcolodzoną kulą, jakby bez mała dostawał, prawda, to... No na te rzeczy trzeba uważać. Ale jest jeszcze jedno zjawisko. E, bardzo niebezpieczne. E, I Ty znasz to Wojtku. I ja to znam. E, I wtedy natychmiast trzeba wyjść z wody. Czyli e, nawet przy stosunkowo spokojnej e, falowaniu. E, z racji, że... Naturą człowieka jest jakiś punkt odniesienia w falowaniu. Na przykład na, na statku ja bardzo dobrze znoszę falowanie, nie mam roby morskiej itd. Jednak brodząc po falującym morzu, ma kłopoty z błędnikiem. Człowiek się cały czas patruje w ruchomą falę. Tak. Wiesz, tak. Ten ultrafiolet to nie jest nasz naturalne widmo światła. Tak. Powoduje, że błędnik w pewnym momencie siada. Mhm. Ja miałem dwukrotnie taką sytuację, na szczęście bardzo blisko brzegu, że to taki mocny szum w uszach i absolutnie nie byłem w stanie złapać równowagi. Mhm. Na szczęście było na tyle blisko brzegu, że mogłem wyjść i usiąść, 10 minut musiałem przynajmniej odsiedzieć, aż te zawroty głowy... To nie jest serce, miniemy. to nie jest są jakiś ten... To błędnik. Błędnik, to w przestaje w pewnym momencie funkcjonować błędnik, prawda? Od takiego długiego łowienia, takiego ciągłego schylania się z tej głowy pochylonej, wpatrywania się w tą falującą wodę. Górę, to znaczy człowiek traci orientację w pewnym momencie, prawda? Trzeba pamiętać, że jeżeli ta fala pod, pod pewnymi skosami bije w brzeg, prawda, w pewnych miejscach tworzą się fale odbite, jakieś takie kratownice fal, prawda. Jeżeli odnośnikiem dla nas była ta fala idąca z jednego kierunku i tak dalej i tak dalej, człowiek to łapie, a jeżeli jest taki chaos w tej fali, Człowiek natychmiast ma kłopoty z błędnikiem. Oczywiście można się przewrócić, skąpać i tak dalej, czyli te zawroty głowy. I one są e, bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne bo, i tak dalej. Ja I na szczęście czas. nigdy nic mi się nie stało, ale e, e, tak chwiejnie dochodziłem do brzegu, to już mi się zdarzało. No ja dwukrotnie I musiałem co wtedy. po prostu usiąść na 10 minut. Nie? E, w takich sytuacjach tym odnośnikiem staje się kaszor czyli kaszon wbity w dno, prawda? Nie tą częścią siatki, tylko drzewca, prawda? I przytrzymanie się jak gdyby tego kaszona, takie ustabilizowanie i ten kaszon staje się dla nas odnośnikiem i to. I wtedy dopiero ta próba wyjścia, bo to nie przechodzi te, te zakusenia błędnika i ten. Ja opowiadałem, że miałem kiedyś taki telewizor, prawda, duży kaszor na który zakładałem różne siatki z kijem od kosy, z poprzeczką, prawda. Bardzo lubiłem ten, ten, ten ciężki, nieporęczny prawda, kaszor ze względu na ten, ten krótki w końcu drzewiec tej tej kosy, prawda? Raz, że ta poprzeczka pozwalała mi tam manewrować, ale za, zarazem ona w takich momentach e, e, i kurzawki, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, i tych zawrotów głowy, fenomenalnie e, tego. Bity kaszor, e, prawda, w dno. E, kosy mają takie zaostrzenie, prawda? Do hmm. tam, tam, wbijania specjalnie w ziemię w czasie klepania kosy, prawda? No. ten i to łatwo wchodziło i takie fajne urządzenie, to bardzo ten, ja wymyśliłem nie wypratykowałem w tym roku w zimie, pomyślałem przecież ja mogę przykręcać do tych moich swoich lekki kaszorków taki uchwyt do wiertarki, no tak, taki, z obręczą, taki z obręczą, prawda, i tego, że ta poprzeczka przy tym kaszo, że ona jest tego, i w tym, w tym momencie to też jest, jest jakiś warunek bezpieczeństwa, jakiś taki jakby laski, wspornika, czy, y y czy Yy, czy czegoś może się stać. Może to dobry pomysł, prawda? No w, warto jest, mi się wydaje, w takich sytuacjach, kiedy już faktycznie zostaliśmy wywróceni, nie puszczać tego kaszora bo, bo może nam się pozwolić, że to zaparzyć tak. jakoś gdzieś podciągnąć chociaż mhm. trochę na początek, wiecie, czy nawet może złapać kawałek oddechu. Faktem jest, że te zawroty głowy pojawiające się po dłuższym łowieniu, ze światem ultrafioletowym w moim przypadku były tak silne, że ja wiem, że gdybym był wtedy w wodzie, to ja bym z tej wody nie wyszedł. Mhm. Bo ja usiadłem na plaży i musiałem 10 minut siedzieć, zanim odzyskałem świadomość, gdzie jest horyzont, zanim cokolwiek, więc lepiej robić sobie krótsze te sesje łowienia. Nie doprowadzać się do takich skrajnych wyczerpań, bo to się. To łatwo powiedzieć gorączka, jak ten tym jest, prawda, ja, to, to, to. Ja wiem, że to wszystko nam się łatwo mówi, bo teraz akurat nie sypie, bo jakby sypało, to byśmy tu nie siedzieli, bo w ogóle tego nie nagrywali. Ale z drugiej strony no niestety jest to sport, w którym, tak jak w przypadku wielu sportów ekstremalnych, przeżywają ci którzy potrafią zachować resztki zdrowego rozsądku w takich sytuacjach po prostu. No. Tak. I na, szczęście, na szczęście jest ich większość, jeżeli chodzi o bursztynników, bursztyniarzy, poławiaczy bursztynu, rybaków bursztynowych, zwał jak zwał, ale zdarzają się przypadki śmiertelne również pośród nich. I taka sytuacja z takimi zawrotami głowy, z tym szalejącym błędnikiem, jest jedną z jeszcze bardziej niebezpiecznych, podejrzewam, niż wysoka fala, bo no tak. w, w, wtedy jesteśmy pozbawieni orientacji, tak jak mam też dał pałką w głowę po prostu. Ale ta wysoka fala to powoduje, prawda? To, to skołowacenie. No ja tak, ten, tylko jeszcze powiedzmy, że z tej wysokiej fali jesteśmy się w stanie, jak mamy orientację, mm -hmm. gdzie jesteśmy, wydostać. Mm -hmm. y jak mamy dużo szczęścia oczywiście, natomiast jak nie mamy orientacji, gdzie jesteśmy i nas nosi w lewo, w prawo, no to jest dobrze. Szczególnie jeżeli też jeszcze dzień pod wodą. Proszę, pana. proszę Państwa, ja miałem taką sytuację, że gdzieś drepcząc po tych rywach, przy jakimś tam falowaniu, był moment, że ja nie widziałem, gdzie jest brzeg dokładnie nie widziałem, gdzie jest brzeg, prawda? Takie rozejrzenie, to był moment, to, to, to, to by było kilka sekund, ale takie spojrzenie, Boże, gdzie, gdzie ja jestem, gdzie, gdzie, gdzie jest brzeg, w którą stronę, prawda? Te fale odbite, krzyżujące się i tak dalej powodują, że, że te... często w takich miejscach, gdzie właśnie one. Tak dziwnie się zachowują, jest bardzo dużo bursztynu, prawda? I... No tak, bo on, on tam nie, nie ma w którą stronę płynąć, no, no to tak, akurat siedzi. Tak. Tak. I często tam jakieś no to zagłębienie, dzieje. więc znowu łatwo co wpaść, <śmiech> <śmiech> czy się nie uważa. E... No no i tak to. No. No, no. Najlepiej mają ci, co jeżdżą samochodami. Co prawda oni wniki mają bardzo słabe, prawda, w połowach bu, bu, bursztynu. A on siedzi w tym samochodzie, przygląda się temu za kierownicy, prawda, wyjdzie na chwilę, e, e, wejdzie, czasami uda mu się tam parę grubszych bursztynów zebrać i idzie dalej, prawda. No, no tak. ale to, to, to dla mnie bursztynnik nie jest. prawda Nie jest to rybak bursztynu. Na pewno no, jest to trochę inne podejście, mam wrażenie, niż, niż my reprezentujemy. To podejście jest bardziej wysiłkowe, wymagające więcej kondycji. Spacerowanie po plaży i tak długo długie łowienie bursztynu. I warto tutaj pamiętać, że jakby oczywiście, że dobrze jest mieć nie robić tego samemu, tylko powiedzmy z kimś. Natomiast nigdy nie należy liczyć na to, że ta druga osoba zdąży pomóc. Bo może się okazać po prostu, że nie zdąży, bo też będzie patrzyła w drugą stronę. A w morzu to jest tak, że jak jest falowanie nawet takie półmetrowe, to, to jak ten czek się zanurzy, to, to, to za chwilę go nie ma. W takich nie wiadomo. Niebezpiecznym kiedyś z sąsiadem, jeszcze w nocy. Miałem taki pomysł, prawda, żeby wiązać się liną. Asekuracyjnie, prawda, przy, przy, przy takich wejściach, a jak kiedyś jak my ślinę wzięliśmy yy, yy, nad morze. Nie zdawało to egzamin z bardzo prostego względu, że jak burszty sypało... już chciał iść w jedną ale... no, Jeden i drugi chciał łowić, a nie drugiego niego asekurować, no, prawda? I ten, to znaczy, to już wspominaliśmy, że ja jestem pełen podziwu dla tych dawnych maszoperii rybaków bursztynu którzy zespołowo potrafili łowić, ciągnąć te płoty, te sieci, prawda? przekierowywać bursztyn tą metodą szperania, tymi teczkami z łodzi. Prawda? To te wszystkie czynności wymagały pracy zespołowej i na dobrą sprawę dzisiaj powinien też pracować przy połowie, w czasie wysypu bursztów no, zespół, prawda? I to nie wcale dwuosobowy, tylko wieloosobowy, prawda? Czyli osoby przebierające te, te, ten bursztyn osobno, te, te które Yy, yy, przygotowują bursy do wyciągnięcia, te, które kaszorują, prawda, czyli wyciągają ten materiał, te osoby, które wyszukują, prawda? Yy, ja bym, tak się można było zebrać z... kilka osób i na przykład całą tą plamę wyciągnąć za jednym zamankiem, siedział, z... wszystko, łukiem, no, no, dzień, no tak robiono, no, nie no nie dzień tak to robiono, ro, no, prawda? No, no, no, nie do pomyślenia. Nie dzień, dzień dzień do pomyślenia, prawda? Każdy sobie że z... z... no. i e, no to, to w sferze marzeń i badań historycznych prawda, tak. pozostaje. Świat się zmienia, prawda? ludzie się zmieniają. No. Jest zupełnie inaczej niż mogłoby być, a, a było kiedyś. Prawda? No, w każdym razie nie ma takich kosztowności, za które będzie można sobie potem to życie odkupić. Tak. Więc życie w moim przypadku przede wszystkim e, i BHP. Tak. Nie będę tego skrótu rozwijał, jak to się rozwija w pewnych kręgach akurat tutaj związanych z końmi bądź, prawda, przytomny. No, w pośrodku to sobie każdy może tak. to powiedzieć, tak? z czym to HL jest związane. Ale to BHP absolutnie może uratować życie i to jest. To jest coś, na co trzeba naprawdę zwrócić uwagę. Łowienie bursztynu po sztormie w zimie to jest sport ekstremalny. Z wielu powodów. Mam nadzieję, że większość udało nam się tutaj wymienić. Niestety, myślę, czytając tutaj to pytanie jeszcze, że Gdybym ja zaczynał, to w, nie ładowałbym się od razu w jakieś faktycznie wielkie wysypy, tylko zacząłbym od tego, że nawet bez wysypu, przy jakimś drobnym falowaniu włożył te woderki, wszedł do tej wody, zapoznał się z tą falą, zrozumiał co to znaczy, zobaczył jak ustawiać się do fali, jak kontrolować. Ja na przykład nauczyłem się tego, że łowiąc, Mam świadomość, że co która fala jest większa i próbuję ją przynajmniej wyłapać wzrokiem, tak? bo jak się ustawię do niej bokiem, to ona zupełnie inaczej mnie potraktuje, inaczej mogę rozłożyć ciężar ciała, żeby się przed tym jakoś zamortyzować, zabezpieczyć, niż jak tego nie zrobię, niż jak jestem absolutnie nieświadomy. Że ja tu się schylam, żeby coś tam, że tak powiem, wsadzić kaszor, a w międzyczasie jeszcze od tyłu mnie pcha jakiś większy kolega w postaci fali, tak? I nagle pcha, pcha. uderza, tłucze, prawda? Uderza. Uderza. uderza, tak, no, więc, no. więc jakby może dla, tak, dla takiego człowieka, który absolutnie tego jeszcze nigdy w życiu nie robił, Dobrze jest y, wpaść nad morze po prostu tylko po to, żeby włożyć te wodery, wejść do tej wody, pochodzić, pochodzić nauczyć się chodzić w woderach w morzu, mm -hmm. y, nauczyć się kontrolować i przy okazji zobaczyć jak te fale się łamią, w którym miejscu jest płycie i w którym jest głębiej, bo tego się wszystkiego można nauczyć. Obawiam się, że niestety najlepiej w praktyce, tak? mm -hmm. no, że, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przekazać tutaj. Cho chociaż jest już w zasadzie napisany w jakiś sposób podręcznik do tego. Sądzimy, że w jakimś czasie podręcznik do połowu bursztynu wydamy taki. Jak rozumiem, myśli Pan o naszym wspólnym dziale. <grym> tak, tak, tak, tak, tak. To <grym> zdradzamy po raz pierwszy oficjalnie, że... że jest coś takiego, prawda? <grym> że piszemy książkę, książka jest już właściwie napisana i będzie do o Tak, Tak, to, to na początek. Jeszcze co i jak dokładnie, to szczegółów y, zdradzać nie będziemy, jak, bo ich jeszcze nie są do końca ustalone. Mm -hmm. Nie potrafimy Wam w tej chwili powiedzieć ani do końca jakiej to będzie grubości, ani jak, jaka będzie tego cena. A z drugiej strony ciekaw jestem, mam nadzieję, że, że przynajmniej część z Was, y, y, która ogląda y, te nasze opowieści, będzie zainteresowana zebraniem w jasny, klarowny sposób, w postaci kompendium tego wszystkiego, co oczywiście można zobaczyć podczas tych godzin naszych rozmów. Tak, tak? na naszych podcastach. Na tak, naszy podcastach. Podcast, tak. tak. Natomiast zebrane w krótką, związłą formę może się okazać, że jest bardzo dobrym sposobem na utrwalenie tego, co tutaj powiedzieliśmy. Tak, tak, tak, tak to widzę. O. Proszę Pana. I co? I myślę sobie, że to jest kolejny moment, w którym dobrze byłoby zrobić przerwę techniczną, bo zbliżają się dwa ostatnie pytania i na pewno nie zmieścimy się w tym czasie, który jest potrzebny, żeby je omówić w tym odcinku. Więc co? Myślę, lajkujcie subskrybujcie. Środa, 14. 15. 15.45 15, W następnych tygodniach zapraszamy po raz kolejny. Jeżeli macie jakieś pytania, to też cały czas możecie je wysyłać. Jeżeli one się nie powtórzą w jakikolwiek sposób i faktycznie będą tak fajne i ciekawe jak pytania od Pana Michała, to dlaczego by na nie odpowiedzieć? Zapraszamy. Zapraszamy. I do zobaczenia.